Co zrobić, to to z internetu. Dobra, chcesz coś kosztować? Trzymaj. Myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Nie. No, to się ogarnie. I wypierdanek Ludzie <grafy> <grafy> chcą znać.